Nie! Spaliło mi się! Uch! O nie! No nie! Nie wierzę! I gdzie ja się pojawiłem? Kurde, gdzie moje łóżeczko? No nie, no spaliło mi się wszystko! No nie! Proszę ja was! Za chwilę oszaleję! Dritex pozdrawiam! Głukinda, siemanko ziomeczku Mam bydzę do ciebie, chodzi o dropsy bogów Co? Jakie dropsy bogów? Co proszę? Do ciebie proszę państwa. O to, żeby Proszę państwa Musimy iść jeszcze Bogus raz tam, na ale A, dobra, nie wiem Zrobię sobie może mieć i będę z nimi e, Z nimi walczył, nie wiem Z żelaza, no może nie z żelaza Bo znowu zginę i będzie Chodź tu crafting i, i robimy Kurde, nie wierzę w nich po prostu P Ile masz ratilczuku 24 Starość, radość. Współczuję Dzięki Dzięki Ja Jabłecznik, witamy serdecznie na naszym dziwnym kanale Witamy, witamy Dobra, idę I teraz nawet nie wiem gdzie ja zginąłem Jakaś mini mapa by się przydała Ale gramy na czystym A, uwaga parku O Jezu Dobra, to nie był park to nie... O nie, nie mam przecież złotej zbroi teraz! O waa! Zginę tu! O, dobrze świnia zginęła! Nie! Uh, uh, uh, uh. Nie, nie wytrzymam. Ja tu po prostu nie wytrzymam Ja tu. Po prostu uh. ah. mówiłem, że 5 minut nie wytrzymasz. No jak nie wytrzymałem 5 minut? No nie, teraz mnie wszystko zje No nie wierzę po prostu Teraz się oka... Proszę mnie zostawić, proszę mnie zostawić Powiedziałem Dobra, nie tykaj, nie tykaj O, poszły do netheru Dobra, kurde, uła Oła dobra Bosze, co za ludzie, dobra Jeśli się nie chce Dobra, nie wiem, nie wiem, czekaj mechaniczna, bo ja tutaj Ja tutaj pięknie Próbuję sobie w te Mechaniczna dziewczyna, bo Próbuję Dobra, uratować ludzie, jeśli się. Jeśli chcecie zginąć, to się tak. Po co wchodzić do netheru? No bo potrzebuje. Okay, do netheru pałki Blaze'a. A możliwe, że to się źle skończy. Halo? Halo? Gdzie są moje itemy tamte? Znowu będziemy musieli zbierać wszystko? To jest nienormalne, jeżeli tak będziemy musieli. Jeszcze zombiak się teleportował i będziemy tutaj śledził. Dwa znicza już mam. O ty chamie! No zombiak, no Co ty tu robisz? <słuch> Rip press F to pay. No dokładnie. Nie ma. Zabijają ludzi pięknych. Kurde, 43-13. 08 uh. F to pay. Ach, dzięki za złotóweczkę Idziemy jeszcze raz. Szybko, e, szybka noc. Szybka noc się zrobiła. Idziemy. Tak żeby e, trzeba postawić. No tak, ale nie mam czasu stawiać. Kurde, idź stąd zombiak, no ile tych zombiaków? Właśnie o to chodzi, że ty... Ale kiedyś... To zaczę... Dobra, to ja, ja jeszcze pamiętam ze snapshotów. Kiedyś nie trzeba było przez jakiegoś snapshota stawać. Stanel TV! Dzięki za dyszkę! Witam, witam serdecznie! Dobra, ja, ja także. Grzy... To te, te trzeba było stawiać, nie? Kurde! Idę do tyłu. Dostaw? Nie! Dobra, bez złota chyba będzie ciężko, powiem wam. Będzie ciężko jak nic! Kurde, ani, ani złota... Puść, głupia! Nie! Nie. Dostaw. Dobra, tam są chyba. Nie, wszystko.